Montinowicie Nie opiszę moich uczuć, bo są takie rzeczy nie do pisania Że sam Bóg się zasłania, że sam Bóg się zasłania Nie opiszę moich uczuć, bo są takie rzeczy nie do pisania Że sam Bóg się zasłania Ekstremi stara się uciec z mojego ciała Więc się staram go wyrzucać na nagrania, Więc się staram, ale tak, tak Gdybym pozwolił mu uciec To byłby rozpierdol jakiego jeszcze nie widziałas W sumie Halomanci rozpierdalamy yeah. Nie! Zastanawiam się czego ciągle mi brak może to jest tak, że nie potrafię być sam myślimy, że raz strach jakbym miał do powiedzenia parę więcej tych zdań Parę więcej tych zdań, zdań. Parę więcej mi daj Parę więcej mi daj się, czego ciągle mi brak Może to jest tak, że nie potrafię być sam Może tak Myśliwy, że raz strach jakbym miał do powiedzenia parę Nie opiszę moich uczuć, bo są takie rzeczy nie do opisania Że sam Bóg się zasłania, że sam Bóg się zasłania Nie opiszę moich uczuć, bo są, bo są, bo są nie do opisania Że sam Bóg się zasłania, że sam Bóg się zasłania